Dziękuję. Ja. Ja. Jest Polska Od Polski niebe, W szczeli W Polu Ojczyste Kwiaty Nikt pachu jest Polska. Żeby tak je Przynać, ujrzeć ojczysty las. Pola i łąki i do matczyny grob przynieść zielony dłoń. Czyste chwilę. Człowiek, tłaczy los ciemna. Wem gdzieś po świecie zabierz ze sobą świat, zabierz z rodzinnych stron. You need to